Czy jest jakiś sposób na uniknięcie badań lekarskich i psychologicznych za jazdę po alkoholu? Oczywiście opieram to na pytaniu mojego widza. Witam, mam pytanie. Zostało mi zatrzymane prawo jazdy za wynik 0,10 mg, spadkowy 0,08 i mam zatrzymane prawo jazdy na 6 miesięcy po wyroku, a dzisiaj jeszcze mam ze starostwa pismo, że mam się zgłosić na badania lekarskie i psychologiczne. Czy jest to konieczne? No nie jestem zawodowym kierowcą. Czy nie można jakoś z tych badań zrezygnować? Za dwa miesiące mam to prawko do odbioru. Pozdrawiam i proszę o pomoc. I niestety zła wiadomość badania lekarskie i psychologiczne u złapanych za jazdę po alkoholu są taką dodatkową karą administracyjną i nie masz możliwości ich niezrobienia. no chyba, że rezygnujesz w ogóle z prawa jazdy. Oczywiście kosztuje to parę złotych. Wąpy się tam cenią. Z reguły nie ma problemu z przejściem, ale wypadki chodzą po ludziach. Nawet takie pechowe 0,1mg czyli w zasadzie, gdyby ten widz został złapany 5 minut później pewnie miałby 0,09 i Policjanci mogliby mu tylko zasalutować. No, radzę nie zwlekać, odpękaj co ci nakazano i więcej nie jeździ I po pijaku. Yy, przypadek widza jest taki dosyć typowy. Przypuszczam, że yy, gość był wczorajszy, nawet nie wiedział, że yy, jest yy, pijany, prawda? dopiero na pomiarze alkoholu, być może jakiś trzeźwy wyporanek, się okazało, że jest dosłownie na granicy, tak jak powiedziałem, żeby go złapali parę minut później no to pewnie miałby 0,09 i nic by się nie stało, natomiast zwlekanie z badaniami polega powoduje tylko to, że idziesz, stresujesz się, jak nie przejdziesz to koło myja zaczyna się od nowa, niby już prawko odzyskałeś sądownie a nie możesz odzyskać przez lekarzy. Także Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu Jestem właścicielem pracowni psychologicznej, która bada osoby złapane za jazdę po alkoholu. No niestety jest tam wiele tragedii ludzkich. Natomiast badania lekarskie przeprowadzają wyłącznie wojewódzkie ośrodki medycyny, pracy i niestety są to i placówki budżetowe i często, gęsto, pomimo, że większość ludzi przechodzi, to część może mieć problemy, a być może i Ty do tych osób się zaliczasz. Jeżeli chcesz obejrzeć kolejny filmik, oczywiście kliknij w ten prostokącik. Tutaj, subskrypcja mojego kanału, otrzymasz najnowsze filmy i oczywiście nie zapomnij, nie zapomnij odznaczyć dzwoneczek ten do powiadamiania Cię o moich nowych filmach. Komentarze poniżej tego wideo.